Jakie ma pan gleby w swoim gospodarstwie? Gleby bardzo słabe w moim gospodarstwie występują. Jest przeważa klasa 6 i 6 Z. Na 130 hektarów mam tylko 24 hektary w piątej klasie. A tak pozostałe wszystko 6 i 6 Z. Od jak dawna stosuje pan gmaks? Od 4 lat wstecz. Najpierw zacząłem stosować w zbożach. I to mi dało niezmierne efekty, bo powiększyło mi się po prostu zbiór plonów z hektara ponad tonę, zwiększył mi się i zacząłem stosować to i na użytkach zielonych i na kukurydze A co Pana skłoniło, żeby wybrać właśnie to rozwiązanie? Po prostu byłem na wycieczce i na wycieczce spotkałem przedstawiciela firmy, Pana Piotra Bogdanowicza i on mnie do tego po prostu zachęcił. Powiedział Kazik zastosuj, przekonasz się, że u Ciebie na Twoich glebach to będzie dobre. To, to będziesz miał większą opłacalność w produkcji zboża. A jak Pan stosował Ugie Max? Użyźniacz najlepiej jest stosować na obornik. Zawsze obwodnik to jest więcej masy Ja to tak. mam im więcej masy tym lepszy efekt no. W tym roku susza bardzo mocno dała się rolnikom we znaki A jak to u Pana? U mnie w tym roku w kukurydzi plony tak przeciętne były, ale, ale jeszcze nie najgorsze Mogę Czy... tu nadmienić, że zabrakło mi użyźniacza na, na obszarze 5 hektarów nie zastosowałem, bo zabrakło, także już plon był obniżony o jakieś 20% do 30%. Już nie było szans, żeby to zebrać na ziarno, musiałem to skosić na kiszonkę. Czy występowały problemy z zaleganiem słomy czy innych tam resztek? Tak, tak, tak, tak, występowały. Dopiero przy, jak zacząłem stosować, użyźniać, dopiero te problemy mi się skończyły. I nie ma żadnych, nie ma żadnych problemów, żeby, żeby resztki z roku na rok przetrwały. I nie mam takich problemów wiosną teraz, żeby gdzieś stanęła woda na polu, że, żebym nie mógł wjechać. Wszędzie jest po prostu jednakowo na polu. No i w czasie, tak jak w tym roku susza była bardzo, to znów nie było takich przepon na polu, że, że tu, tu jest kukurydza, tu nie ma. Jest całe pole jednakowe, równa. Ja, ja mam 55 lat i nie pamiętam, żeby u nas rzeka Skwa nie płynęła. Nawet rzeka Wyschła. No, Wyschła. Stanęła rzeka, ptactwo, ryby z rzeki wybierało, a woda nie płynęła. Tak, także. mimo takiej suszy na tych polach całkiem przyzwoita. populacja urosła. Tak. Jak najwięcej tak. plonuje? w tej chwili ta kukurydza, licząc średnio, nie tam gdzie te dziki zniszczyły no. tylko średnio to co stoi, mniej, ile mniej więcej ton ja uważam, że średnio powinno 8 ton hektarowych tak? mimo takich, sąsiedzi, mimo mimo takich tak, słabych braków tak, tak, tak, tak, tak. a jak sąsiedni rolnicy na tym terenie, jak oni, oni mają plony? no widzicie Państwo, przyjechaliśmy teraz do sąsiada na pole zobaczyć kukurydzę u sąsiada, który, nie, który stosuje bardzo wysokie nawożenie, stosuje duże dawki obornika, a nie stosuje użyźniacza. Porównajcie teraz ten plon kukurydzy z plonem u mnie. Jest to po prostu zmarnowany plon. Zmarnowany plon. Dzięki, żeby zastosował użyźniacz, tu, tu bym miał splon. Masa rolników miała kukurydzę na ziarno rok w rok, a w tym roku wszystko skosili na kiszonkę, bo nie, nie, nie, nie mieli sensu tego trzymać na ziarno. Po prostu susza tak do, dospierała, że, że, że nie ma kolby, kolby w ogóle nie? Tak, jest. tak. A w tej, którą pan na zielonkę skosił, kolby w ogóle były, czy, czy tylko sama... Yy... To było pół kolby, trzy czwarte kolby i zaschnięte i no, nie było sensu tego trzymać Czyli na jedynie ziar. masa łodyg czy bez... Tak, tak, tak, tak, tak dokładnie Cukurydza wygląda, muszę powiedzieć, pięknie mm. Bo jadąc tutaj po drodze, jak widzieliśmy kukurydzę, no to ona była bardzo mała i tak kolb to tak. w ogóle nie było widać A tu jest naprawdę bardzo piękna kukurydza, to Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Zobaczcie, to jest yy, plom z ubiegłego roku, kukurydzy yy, u mnie z pół. Średnio wydała 15-16 ton z hektara, a ta kukurydza jest z tego roku, z tego roku. I zadaje w tym roku na połowę 8-8,5 ton z hektara. Państwu słabkowskim można tylko pogratulować, że pomimo ogromnej suszy zdołali uzyskać tak wysokie plony i jednocześnie życzyć podobnych wyników w kolejnych latach.